Ciekawostki o w Minecraft 1. Gdy ma efekt niewidzialności, znika tylko jego skorupa, natomiast głowa zostaje. 2. Shulker spanują się na poziomie pismu, lecz nie atakują wtedy gracza. Sorry, że przerwam, ale jeżeli się podoba, zostaw lajka i suba, bo niewiele mi brakuje do 400 subskrypcji. 3. Szulkera nie można popychać, gdy jest w wagoniku.